Sprawdzę dzisiaj jak działa manometr ARBA z oświetlaczem elektronicznym, czy się myli czy nie, a będę go sprawdzał manometrem homologowanym, profesjonalnym, warsztatowym.